Cześć, w tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jakie orzeczenie lekarskie powinieneś dostać jak jesteś instruktorem lub kandydatem na instruktora nauki jazdy. No, kiedyś wszystko było proste, określone w kodeksie drogowym, w prawie o ruchu drogowym, wzory orzeczenia i tak dalej, i tak dalej, natomiast pokomplikowało się po wprowadzeniu nowej ustawy o kierujących pojazdami. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od takich paru rozważań teoretycznych właśnie z tejże najnowszej ustawy o kierujących pojazdami. Krytyczny tutaj jest artykuł 34 tejże ustawy i w tymże artykule przeczyta, że w ustępie pierwszym orzeczenie lekarskie o istnieniu braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora Wydaje po przeprowadzeniu badania lekarskiego uprawniony lekarz, posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy, kodeks pracy. Tutaj są różne tam dzienniki ustaw, bla, bla, bla, bla, bla, oczywiście zwanym dalej kodeksem pracy, oraz posiadającym uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Zaraz potem jest ustęp drugi i czytasz badanie lekarskie, o którym mowa w ustępie pierwszym jest wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie Pracy z zastrzeżeniem ustępu piątego. Czyli jest nawiązanie do Kodeksu Pracy. Tak więc osobiście skłaniałbym się tutaj do rozwiązania, że jeżeli jesteś tym instruktorem lub kandydatem na instruktora to powinieneś otrzymać orzeczenie lekarskie na druku, takim jakim jest zaświadczenie lekarskie z Kodeksu Pracy, czyli jest to zaświadczenie w formie orzeczenia. Ale lekarz powinien podbić to dwoma pieczątkami, aby udokumentować wszystkie wymagane w ustępie pierwszym artykułu 34, te, że uprawnienia, prawda? Czyli to, że jest uprawniony do badań profilaktycznych i że jest uprawniony do badań kierowców. Natomiast w miejscu stanowisko pracy wpisałbym po prostu wykonywanie czynności instruktora. W ustępie piątym są wymienione terminy badań, czyli do 60 należy Ci się to maksymalnie na 5 lat, powyżej 60 lat co 30 miesięcy, 30 miesięcy jest to 2,5 roku. No Te terminy mogą niestety ulec skróceniu przez lekarza, a nawet przez psychologa transportu. Natomiast w ustępie siódmym przeczytasz, że skierowanie na badania lekarskie i badania psychologiczne dla instruktorów wydaje odpowiedni podmiot przeprowadzający szkolenie. No, nie jest dla mnie za bardzo jasne kto by miał Ci wystawić to skierowanie, jak masz na przykład skrócony termin, powiedzmy skrócony termin badań przez lekarza czy przez, przez psychologa, no i nie zachodzi to jakoś na termin szkoleń, ale znając życie będziesz musiał sobie dać jakoś Radę. Takie małe zastrzeżenie, na początek 2014 roku, nie ukazały się jeszcze akty wykonawcze Ministerstwa Zdrowia ze wzorami dokumentów do tej ustawy, więc wszystko się jeszcze może zmienić. Pan Minister Zdrowia pewnie ma inne, bardzo takie ważniejsze sprawy na głowie niż rozwiązanie problemu orzeczeń dla instruktorów nauki jazdy. Czy tam, powiedzmy, nawet dla kandydatów, na kierowców. I znam życie, że interpretacje w różnych wydziałach komunikacji mogą być dra drastycznie odmienne od mojej. Ale co urząd, to tam jakieś swoje porządki, co urząd, co wydział komunikacji, to jakieś tam swoje porządki ma. Na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. Jeżeli masz jakieś swoje własne doświadczenie z orzeczeniem lekarskim dla instruktora nauki jazdy, koniecznie napisz to w komentarzach do tego wideo. Czy różniło się od mojego wzoru, no powiedzmy na jakie napotkałeś inne problemy. Jeżeli Ci się wideo spodobało, daj lajka, like, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakiś problem, jakikolwiek problem, koniecznie podziel się na swoim portalu społecznościowym Facebook, Google+, Nasza Klasa, czy nawet wklej kod HTML, na swoją stronę internetową. Oczywiście, jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na moim portalu, na mojej stronie internetowej badania na prawo jazdy I tam zaraz wpadnij po obejrzeniu tego filmiku, link oczywiście jest w opisie tutaj zaraz poniżej tego wideo. Również od razu dokonaj subskrypcji kanału Lekarz Medycyny Pracy tak, abyś nie ominął następnych filmików. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.